Restauracja bułgarska na Piotrzkowskiej 69 Bulgarski restaurant Właśnie zamówiliśmy jakieś dziwne bułgarskie rzeczy Nie potrafię powtórzyć Nie potrafię powtórzyć nazwy Ale mam nadzieję, że będzie smakowało No i oczywiście bułgarskie piwo Kamenica Czy jakoś tam co z tego picia wyjdzie, to Ciekawe ile prązy. Naprawdę, nie wiem Kamenica 0,33 Za jedyne 7 zł no Ale 0,3 No 0,3, ale 0,5,8,50 Także Na pewno niewiele stracę Jak posmakuje to Stanę się fanem bułgarskich piw a to wszystko 15 sierpnia 2014 roku w restauracji bułgarskiej Restauracja bułgarska tak wygląda piwo Kamenica w wersji eksportowej w bułgarskiej restauracji na 40, o, 65 69 czy 6 na 9 jak posmakuje, to wypiję drugie A to początek jedzonka w bułgarskiej restauracji w Łodzi Zupa bułgarska z klopsikami Zobacz takie mini pypcie Mini klopsiki A ty masz małe A to coś gołąbkowate Jaki talerz jakby na spodzie położyć na odwrocie. Liście z winogron. Dobrze, że jestem na diecie Ale sobie tej mali wyrzucę Bo fajnie mało Dużo potruszki No, zamówiłem drugie bułgarskie piwko To wystrzymanie, że nie aktualne? SMS-a No, zamówiłem drugie bułgarskie piwko no, Prawdzie szklanka Polechu, kufelek Polechu, ale piwko bułgarskie, jakieś takie lekkie, ale idzie wypić.